Cześć, dzień dobry, nazywam się Marta Wrzosek, w imieniu Mapy Karier witam Was na kolejnym spotkaniu z cyklu Zawodowy Stream. W Zawodowych Streamach prowadzimy wywiady z przedstawicielami ciekawych zawodów. Dziś porozmawiamy o zawodzie doradcy klienta w banku, ważnym zawodzie, który podlega współcześnie różnym przemianom, m.in. z uwagi na transformację cyfrową. Partnerem tego odcinka jest Santander Bank Polska. Moimi gośćmi są Joanna Kolak i Aleksander Klich, czyli doradcy klienta. Poproszę Was na początku, yy, nasi goście, szanowni, o parę słów na swój temat, parę słów przedstawienia się naszym słuchaczom i naszym widzom. Może Joasiu, zacznijmy od Ciebie. Cześć, nazywam się Joanna Kolak, pracuję w pierwszym oddziale w Dębicy w Santander Bank Polska. Yy, na stanowisku doradcy klienta pracuję ponad 9 lat. Z wykształcenia jestem... Yy, no, kryminalistykiem, kryminologiem można powiedzieć. Studowałam bezpieczeństwo wewnętrzne. Prywatnie jestem mamą 3-letniej Oliwki. Ej, to wszystko. <grystanie> dzięki, dzięki. Aleksander. Cześć wszystkim. Nazywam się Aleksander Klich. W bankowości jestem już od 10 lat. Santander Bank Polska od 5. E Pracuję na stanowisku doradcy klienta. Dzięki. E Zacznijmy od, od początku, czyli od tego, że opowiecie naszym widzom i słuchaczom o tym, czym w ogóle na co dzień zajmuje się doradca klienta, jak wyglądają Wasze codzienne obowiązki, codzienne czynności zawodowe, jak przychodzicie do pracy, czym dokładnie się zajmujecie. Może Asiu, zacznijmy jeszcze raz od Ciebie. No to tak pół żartem, a pół serio. Uważam, że nasza praca polega na spełnianiu marzeń klientów, ponieważ głównym takim produktem, który sprzedajemy, to są kredyty. Ja na przykład w tym najlepiej się odnajduję i klienci moi cenią sobie to, że zawsze jakoś umiejętnie, no umiejętnie im po prostu pomagam. Każdy dzień naszej pracy jest inny. Każdego dnia są inne wyzwania stawiane przed nami, nasi klienci i na... No każdego dnia musimy na inne pytania im odpowiadać. Na pewno też taką rytyną w tej pracy jest taka pomoc zespołowa i wymiana naszych doświadczeń wzajemnych, które pomagają nam w realizacji naszych codziennych planów. Zawsze chętnie się dzielimy tą wiedzą i umiejętnościami sprzedażowymi. Generalnie każdego dnia też wykonujemy mnóstwo telefonów do klientów, nie tylko takich pod kątem sprzedażowych, ale też takich pod kątem relacyjności, które pozwalają nam w przyszłości które znaczy przekładają się na taką owocną sprzedaż. Mhm, czyli to jest tak, że jakby nie tylko obsługujesz tych klientów, którzy wchodzą do oddziału, ale też gdzieś tam klienci, którzy są już waszymi stałymi takimi klientami, rozumiem, tak. że musicie dbać o to, żeby te relacje podtrzymywać. Tak, dokładnie. Ponieważ mhm. to, to pomaga nam w takim do sprzedawaniu różnego rodzaju produktów. Mhm. Okej, okay. i Aleksander, jak możesz powiedzieć, jak to, no, jak to wygląda z twojej perspektywy? Ja, ja bym powiedział to tak bardziej, uzupełnię to od strony technicznej, czyli to wszystko, co Asia hmm. powiedziała, jak najbardziej się zgadza. Natomiast żebyśmy też wiedzieli, czym są produkty w banku, bo to jest taki, można powiedzieć, kolokwializm. U nas to, jest, to są na przykład kredyty, to są lokaty, to są e, fundusze inwestycyjne, to są kredyty hipoteczne, to są konta, karty. To wszystko jest w banku produktem, co klient może, że tak powiem, u nas otworzyć. I od strony technicznej nasza praca w banku polega na właśnie obsłudze klienta, który wchodzi, który jest nowym klientem, otwieranie kont, otwieranie lokat, robienie kredytów, kredytów hipotecznych, inwestycji, pełna kompleksowa obsługa klienta z tym związana, jak również właśnie to, co Asia wspomniała, utrzymywanie relacji z klientem, który już jest u nas w bazie klientów, każdy z doradców ma pewną swoją bazę i musi oprócz tego, że ma nowych klientów, dbać o tą bazę. Czyli musimy się po prostu z nimi kontaktować, dzwonić, zapytać, się, czy nic nie potrzebują. zapytać pytać, co słychać, jak tam zdrówko. Dokładnie też. Mamy takich klientów, z którymi mhm. jesteśmy na, przykład, na ty, dzwonimy, zapytać, się, czy coś potrzebują, czy wszystko działa. Oprócz tego. Zajmujemy się też reklamacjami, czyli te trudniejsze sprawy, z którymi klienci do nas przychodzą i to, co się wspominała, rozwiązywania problemów w dnia codziennego. Każdy dzień jest inny i tutaj no, naprawdę mamy szerokie pole do popisu. A jakbyśmy właśnie jeszcze ten wątek pociągnęli, z jakimi problemami, czy z jakimi kwestiami najczęściej przychodzą klienci, z jakimi najczęściej macie do czynienia? To szczerze mówiąc tak, ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie, ponieważ każdy klient to jest indywidualna sprawa, bo każdy z nas ma inne potrzeby, inne problemy, zatem z takich najbroższych zadawanych pytań są pytania związane na przykład z funkcjonowaniem bankowości internetowej, na przykład mają problem z zainstalowaniem tej aplikacji, bo takie trudniejsze problemy, na przykład kwestie finansowe. Mhm. Czyli wtedy tak, kiedy potrzebują środków na przykład i Wy musicie dopasować po prostu odpowiedni produkt? Y na przykład, albo jeżeli mają problemy ze spłacaniem na przykład kredytów, jakieś problemy finansowe, mhm. nagle się pojawiają utrata pracy, mniejsze zarobki, ogólnie no, inna sytuacja materialna. Mhm, okay. Jeżeli ja mógłbym coś dodać, no to oczywiście powiem, że takim y problemem, który jest, że tak powiem, z wejścia, każdego dnia, który się notorycznie zdarza, to klienci bardzo często lubią się zablokować w bankowości internetowej, zablokować kartę. Tu pomagamy im odzyskać dostępy, odblokować kartę, zmienić limity, pokazujemy im, jak funkcjonuje bankowość internetowa, bo no, świat zmierza w tą stronę, że wszystko już zaczynamy robić w internecie. Tak samo u nas wszelkie odblokowania karty, zmiana limitów, wszystko możemy zrobić w bankowości internetowej. I edukujemy klientów pod tym kątem, że mogą to sobie zrobić sami, w jaki sposób. Myślę, że to są najczęstsze problemy, z którymi tak na dzień dobry, na co dzień mamy do czynienia. Oczywiście zdarzają się też te, te trudniejsze, ale no to, to już jest, że to tak powiem, inny rodzaj problemów. Słuchajcie, a właśnie dopytam was jeszcze o to, bo ostatnio nawet na, na lekcjach doradztwa zawodowego, które prowadziłam z uczniami, z moimi maturzystami, podejmowaliśmy ten temat, rozmawialiśmy o tym, jak takie starsze pokolenie, czyli nasi dziadkowie powiedzmy w tej chwili, jak, jak inaczej dla nich wygląda ta, ten świat bankowości teraz, kiedy prawda, już nie jest tak, że jakby ze wszystkim idzie się do banku, tylko wiele rzeczy, właściwie trzeba robić samodzielnie. Czy tak jak powiedzieliście, że edukujecie właśnie klientów, jak to robić, macie takie poczucie właśnie, że, że starsi klienci, seniorzy, że tutaj wymagają pomocy, że potrzebują takiego wsparcia, że, że tutaj jakaś taka przemiana właśnie nadchodzi albo nadeszła? Myślę, że tak. Natomiast yy, seniorzy dzielą się na że tak powiem, dwa typy klientów. Pierwszy typ to taki, który jednak lubi się uczyć, lubi te nowinki, chce żeby mu to pokazywać, uczą się robić przelewy, korzystają z bankowości internetowej, często z bankowości mobilnej, co czasami dla nas jest naprawdę niesamowite, jesteśmy pod wrażeniem, ale jest też pewne grono klientów, ta druga strona, która... Hmm, nie chcę tego, nie chcę mieć z tym nic do czynienia, z takimi klientami jest trudniej, jeżeli chodzi o wytłumaczenie im tego, natomiast ich obawami jest przede wszystkim bezpieczeństwo. No to niestety jest zrozumiałe, mm -hmm. duża część klientów idzie w tą stronę, nazwijmy to, digitalizacji, czyli w tą stronę dostępów zdalnych przez internet, przez telefon. Mhm. Mm a y, jeśli chodzi o y, właśnie te nowoczesne y, technologie i y, nowe narzędzia, które, y, które weszły, z jakich najczęściej wy jako doradcy korzystacie? Jeżeli chodzi o na narzędzia, oczywiście, bankowość internetowa. Masz, hmm? masz na myśli też to, co, z czego korzystamy w pracy obsługując klienta. To tak, od... to znaczy, bo jedna rzecz nie, że jakby to, co powiedzieliśmy sobie, że, że klienci już muszą się właśnie uczyć obsługi aplikacji bankowości elektronicznej, a pytanie jest takie, jakby jak, jak dużych kompetencji cyfrowych wymaga praca doradcy, bo z jednej strony wy, Dużo rozmawiacie z ludźmi, po prostu takimi, którzy, którzy wchodzą tak do, do placówek czy po prostu przez telefon, ale wyobrażam sobie, że jest też wiele różnych narzędzi, jakichś bardziej takich zaawansowanych, nie wiem, czy platform do obsługi klienta, Dokładnie. które by musicie. Mhm. Oczywiście, rozumiem. Chodzi. Y Chodzi o to, że poza tymi klientami, którzy oczywiście korzystają z naszej bankowości, my mamy zbudowane swoje systemy, z których na co dzień korzystamy. One, można powiedzieć, są zbliżone do tego, co klient widzi w bankowości internetowej, ale jednak e, z dużą różnicą. Do bezpośredniej obsługi klienta mamy inny system, do produktów kredytowych mamy inny system, do produktów inwestycyjnych mamy inny system, do obsługi tak zwanej posprzedażowej, czyli dla klienta, który już coś zrobił, już ma jakieś produkty, ale chce coś zmienić, mamy inny system, do obsługi bankowości internetowej klienta mamy inny system, więc odpowiadając na twoje pytanie, jest trochę tych systemów i wymaga to naprawdę no, dużej wiedzy i obycia się przede wszystkim z tymi systemami, nie są one trudne w obsłudze, ale no, trzeba się ich nauczyć i tak, no od razu to raczej ich się nauczyć nie można, trzeba sukcesywnie, po kolei, powoli e, nabierać tej wprawy, im dłużej się pracuje, to tym są oczywiście oczywiście prostsze. Mm -hmm. A czy to jest tak, że y, tego wszystkiego, o czym powiedziałeś, Aleksandra, czy to jest tak, że tego uczy się wtedy, kiedy już zaczynacie pracę, y, jako doradca klienta, czy też y, są jakieś kursy albo albo jakieś inne formy kształcenia, czy na studiach, być może w mieście. Asia to nie, bo Asia, mówiłaś, że miałaś jakieś w ogóle szalone doświadczenia ze ścieżką kariery, zaraz nam coś opowiesz. Ale jak, jak to jest, czyli gdzie się można tego nauczyć? Czy to jest tak, że wcześniej można się do tego przygotować, czy dopiero jak się wejdzie na to stanowisko, to, to, to doświadczenie zawodowe pomaga tutaj? Każdy bank ma inny system, który obsługuje klienta, inne systemy. I nie można się ich nauczyć wcześniej, bo um, po prostu bank sobie zastrzega prawo do korzystania z tych mm. systemów. No, trzeba być pracownikiem, żeby mieć do tego wgląd. Natomiast będąc nowym pracownikiem w banku, um, przechodzi się szereg szkoleń. Te szkolenia mają na celu przygotowanie nowego pracownika do obsługi klienta, jak najlepiej um, się potrafi. i Wtedy jest y, nauka właśnie tych programów. Są pewne etapy, w których y, coach czy, czy tam trener pokazuje, w jaki sposób korzystać z tego programu. Y, mamy, y, możemy to nazwać takie wersję demo tych programów, w których możemy tak na wirtualnych klientach coś zrobić, y, coś sprzedać, coś zmienić. I w ten sposób się przygotowywujemy y, do, y, do tej obsługi klienta. Ja zmieniając pracę i y, y, oczywiście z banku do banku, y, no to miałem trzy tygodniowe szkolenie. W Santanderze, gdzie właśnie przez te trzy tygodnie byłem przygotowywany do pracy z nowymi systemami, systemami, z którymi pierwszy raz w życiu miałem styczność, których się musiałem nauczyć, żeby móc obsługiwać tego klienta, który przyjdzie do mnie już podczas pracy w oddziale. Mm -hmm. Asek, byś powiedziała, jak, jak to jest? Jak wygląda właśnie taki proces? Yy przygotowania się do tej roli doradcy. Dokładnie tak, jak powiedział tutaj kolega. Natomiast też nie jesteśmy w stanie się od razu wszystkiego nauczyć i od razu być przygotowani na każdy problem, na każdą sytuację, ponieważ niektóre rzeczy wychodzą w trakcie, w praktyce. Także cały czas zdobywamy to doświadczenie. Cały czas się uczymy czegoś nowego. Słuchajcie, a jakbyście właśnie... Proszę, proszę, Wawalek. dodać no, taką jedną małą rzecz do tego, co Asia powiedziała, mhm. że bardzo często w bankowości między innymi u nas, w banku Santander również, te systemy się zmieniają, aktualizują. I to nie jest tak, że myśmy się pięć lat temu, czy, i, czy ktoś zaczynał, nie wiem, dwa lata temu. Nauczył się tego systemu i on jest to teraz taki sam. Nie on ewoluuje, co dwa, co trzy miesiące mamy takie poważne aktualizacje, gdzie te systemy zmieniają się no, diametralnie, więc to jest nauka cały czas na bieżąco. Tak, i też bankowość internetowa, mobilna też cały czas jest aktualizowana, są dokładane różne rzeczy, tak żeby różne schematy dla klienta były po prostu łatwiejsze. Czyli ta, po pierwsze kompetencje cyfrowe, po drugie teraz mówimy dużo o kompetencjach przyszłości. Mówi się o tym, że właśnie ta umiejętność uczenia się nowych rzeczy cały czas, jakby aktualizowania tej swojej wiedzy, tutaj na waszym, Waszych stanowiskach jest ważna, jest bardzo ważna, można powiedzieć. A jeśli chodzi o ścieżkę Waszą, o Waszą edukacyjną, czyli o to, jak doszliście do tego zawodu, czy moglibyście coś opowiedzieć o swoich doświadczeniach, ale też podpowiedzieć naszym, naszym tutaj widzom i słuchaczom, gdyby oni chcieli wejść do waszego zawodu, usiąść na waszych stołkach, to co musieliby zrobić, jakie szkoły ukończyć, czy jakie studia, czy może inaczej zdobyć takie doświadczenie. Asia, ciekawa jestem bardzo tego twojego wykształcenia, doświadczenia, jak to się wszystko zadziało. U mnie generalnie bardzo fajnie i miło wspominam ten czas. Pracę w banku zaczęłam ponad 9 lat temu na stanowisku stażysty bankowości detalicznej. Był to wtedy organizowany projekt bankowy, na który udało mi się dostać. Pół roku pracowałam na takim stanowisku, realizowałam swoje cele, bo już wtedy miałam plany sprzedażowe, wykazałam się, można powiedzieć, ze swoich obowiązków i tak też zaproponowano mi pracę na stanowisku doradcy klienta. No i tak pracowałam około 3-4 lata, po czym mój oddział, w którym pracowałam, ja wywodzę się z banku BPH, został przekształcony na placówkę partnerską Alior Banku, a co za, co za tym idzie, zmienił mi się po prostu przełożony. No i tak pracowałam pół roku, 8 miesięcy w tej placówce partnerskiej, po czym zostałam zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną i poszczególne etapy rekrutacji pracy w BZWPK, czyli w dzisiejszym Santander Bank Polska. Od mojej poprzedniej pani dyrektor, która była moją przełożoną w banku BPH. No i do dzisiaj razem współpracujemy, tworzymy bardzo zgrany zespół. No i tak zostało po prostu do dzisiaj. Asiu, powiedziałaś o tym, że tutaj jakby dużo po drodze nabierałaś doświadczeń i że wzięłaś udział w, w takim projekcie, jak rozumiem. Żeby wejść do tego projektu w czas, nie, nie musiałaś mieć y, y, doświadczenia czy wykształcenia związanego z bankowością, czy jak to było? Nie, to akurat nie zaczęło się, kiedy skończyłam szkołę średnią. Chodziłam do szkoły ekonomicznej i akuratnie to się tak zbiegło w czasie, że zaczęłam y, składać y, no, papiery kwalifikacyjne na to stanowisko stażysty, bo się dowiedziałam, że jest proces rekrutacyjny i też w tym momencie zaczynałam studia które nie były związane z bankowością tak naprawdę, bo studiowałam bezpieczeństwo wewnętrzne, kryminalistykę, kryminologię, więc to są zupełnie odrębne dziedziny. Także nie zaczynałam tej y, pracy już z takim y, wykształceniem ekonomicznym, można powiedzieć, tak naprawdę tylko chodziłam do szkoły ekonomicznej, więc te podstawy ekonomii miałam y, no, no, nauczone po prostu z tej szkoły, wyuczone. Mhm. E, fajnie, to mega ciekawe e, e, i też myślę taka ważna wskazówka, że to jest taki typ pracy, który, e, który jakby nie wymaga prawda, jakichś ukończonych szczególnego kierunku studiów, że można... Natomiast mhm. na pewno wiedza zdobyta na studiach mhm. na pewno nam pomaga jasne. w dalszej pracy, e, tak. Jasne. E, Aleksander, jak możesz powiedzieć, jak u Ciebie ta ścieżka edukacyjna przebiegała i, i jakbyś, co byś rekomendował ewentualnie? To może ja zacznę od mojego liceum i powiem tak, nigdy nie lubiłem matematyki. Ja też. To no, była mocna strona, aczkolwiek na studiach bardzo zainteresowała mnie mikro, makroekonomia i statystyka. Miałem specjalizację zarządzanie turystyką na Wydziale Ekonomicznym. W związku z tym tej ekonomii było też tam sporo. A pisząc pracę magisterską Zainteresowała mnie wtedy bankowość, ale oczywiście o bankowości pisać nie mogłem. Pisałem o stricte o zarządzaniu. I jakoś moje losy tak się podczyły, że mój kolega, z którym pracowałem w jednej z dużych firm ubezpieczeniowych, zaproponował mi pracę w banku, ponieważ dostał stanowisko menadżera w placówkach mini oddziału w innym banku. No, jak się go zapytałem, dlaczego akurat stwonił do mnie i zaproponował mi tu pracę, to powiedział, że jak pracowaliśmy razem e, jako e, doradcy klienta w firmie ubezpieczeniowej, to świetnie widział, jak rozmawiam z klientami, że świetnie mi to szło, że klienci umawiali się ze mną na spotkania, lubili, l, l, lubili słuchać e, tego, co chciałem im przekazać oraz sposób, w którym przekazywałem te informacje, mówi, że również do niego docierały. W związku z tym zaproponował mi tak pracę i w, tym, i w taki sposób wszedłem do, do, do bankowości. Pracowałem półtora roku w takim mini-oddziale, później sam zostałem menadżerem takiego mini-oddziału. Po kolejnym półtora roku pracowałem w dużym oddziale tego banku. No a później e, zmieniłem pracę na, e, na dawny Bank Zachodni WBK, obecnie oczywiście Santander Bank Polska. E, no i, i tak, to, tak to wyglądało, ponad 10 lat to wszystko już trwa. Dzięki. Powiedzieliście o y, y, y mega ważnych rzeczach czyli o różnych takich kompetencjach które wy posiadaliście które sprawiły że zostaliście że jakby weszliście na tą ścieżkę kariery no i że się oczywiście na niej tak dobrze sprawdzacie i jakbyście mogli trochę o tym opowiedzieć trochę też podpowiedzieć naszym tutaj naszym widzosłuchaczom co Jakie, jakie kompetencje, nawet takie kompetencje miękkie, czyli to, co, to, co trochę Aleksandra już mówiłeś, nie? że jakby te rozmowy z klientami, które obserwował twój współpracownik i widział, że, że idą ci świetnie. Czego, czego, co by się przydało dobremu doradcy klienta? No to z tych miękkich kompetencji na pewno pewność siebie. I chęć e, pomocy czy rozmawiania z klientami, oczywiście do tego dochodzi empatia, bo jednak spotykam się z różnymi klientami i trzeba ich przede wszystkim zrozumieć, e, ale ta, ta, jakby, chęć uczenia się i pomocy klientom, bo przychodzą z różnymi pro, problemami e, i trzeba umieć też przekazać e, tą wiedzę, którą się posiada, e, klientowi w taki sposób, by, by to zrozumiał, no bo nie każdy y, zna, że tak powiem, ten żargon y, bankowy, y, nie każdy musi to rozumieć. Trzeba mu to przekazać tak, żeby on wiedział, o co chodzi, żeby się czuł pewnie, żeby się czuł zaopiekowany, żeby wiedział, że y, ma swojego doradcę, któremu może ufać. Y, z takich kompetencji no to przede wszystkim myślę, że to jest ten, to, to główne źródło, które tutaj, y, które tutaj jest najważniejsze. Mhm. Czy jakieś takie wyczulenie na potrzeby? E, e, mm -hmm. Asa, Jeszcze tak bym tutaj dopowiedziała, że bardzo ważne jest, żeby mieć w sobie samym taką cierpliwość, ponieważ na co dzień spotykamy naprawdę bardzo różnych ludzi. Klienci są różni i nigdy nie wiemy na kogo trafimy. Są klienci, którzy potrzebują wielokrotnego wytłumaczenia czegoś. Niektórzy mogą być też nerwowi, są, rozczyna, są roszczeniowi niektórzy klienci. Mhm mogą być klienci, którzy są zamknięci w sobie, a my jednak musimy mieć taką cierpliwość, aby naprawdę na spokojnie i kilkokrotnie czasami coś klientowi wytłumaczyć. Na pewno też w tym zawodzie pomaga to, że um, jeżeli ktoś jest po prostu komunikatywny i ma taką łatwość nawiązywania tych relacji, to jest naprawdę coś, co zaowocuje w tym zawodzie. To wszystko tak. można zamknąć w jednym słowie. E, trzeba lubić kontakt z ludźmi. To jest najważniejsze. Bo bez tego to nawet nie ma co iść w bankowość, jeżeli chodzi o bezpośrednią obsługę klienta, czyli do oddziału, no bo jednak na tym głównie bazuje nasza praca. Poza tym, że mamy tego klienta, to oczywiście musimy inne zadania wykonywać, natomiast no bez, bez, bez tej chęci, bez tej fantazji obsługi klienta, co nas naprawdę cieszy, na co dzień mamy inne problemy innych klientów, no to bez tego to nie ma co szukać w bankowości, że tak powiem. Na pewno sukcesem tego zawodu jest umiejętność wsłuchiwania się przede wszystkim w potrzeby tego klienta i dobieranie tak produktów i usług, aby one były na bardzo wysokim poziomie, aby zadowolenie tego klienta było jak najwyższe. Mm -hmm. A słuchajcie, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, w trudnych przypadkach? Bo teraz wyobrażam sobie, że bywa tak, powiedzieliście o tym, że ta umiejętność słuchania ludzi jest ważna, odpowiadanie na ich potrzeby, ale jakby wyobrażam sobie, że nieraz, nie dwa są takie sytuacje, że no, nie możecie odpowiedzieć na ich potrzeby, oczekiwania, bo ym, prawda, no bo, bo macie też pewne ograniczenia oczywiście. Yy, yy, yy, Myślę sobie, że wtedy może nie być łatwo się zetknąć z oczekiwaniami klienta, którego nie, których nie możecie spełnić. Czy są jakieś takie właśnie sytuacje trudne, problemowe? Jakie są w ogóle takie największe wyzwania w waszej pracy codziennej? Myślę, że największym wyzwaniem jest to, jeżeli klient szuka rozwiązania, którego mu nie możemy dać, a jednak on dąży do tego, byśmy mu to rozwiązanie dali. No szukanie mm -hmm. wspólnego mianownika w tym przypadku bywa ciężkie. E, oczywiście musimy być uzbrojeni w cierpliwość, bo, bo bez tego no to nawet nie ma co zaczynać rozmowy z takim klientem. E, natomiast staramy się zawsze szukać ten wspólny mianownik i to wspólne rozwiązanie, które, m, że tak powiem, obu stronom będzie odpowiadało. E, każdy klient jest inny i inaczej reaguje na różne sytuacje. Zdarzają się klienci, którzy przychodzą i e, mogą być, nie wiem, strasznie problemowi czy roszczeniowi, no, tak nieskromnie przyznam, że po rozmowie ze mną, czy z Asią, czy klienci, którzy trafiają do oddziałów, zawsze wychodzą uśmiechnięci, czy z rozwiązanym problemem i oby, oby, zawsze, tak, oby zawsze tak było. Asia, potwierdzasz? Tak, jak najbardziej się zgadzam. Naprawdę jakoś zawsze obronną ręką wychodzimy z trudnych sytuacji. Klienci naprawdę do nas wracają zadowoleni, no, co też przekłada się na nasze wyniki sprzedażowe. Słuchajcie, a jeśli chodzi o, trochę też tak wokół tego tematu, taką odpowiedzialność, z jaką wiąże się na co dzień Wasza praca, czy to właśnie w, tej, w tym kontakcie z klientem, czy, czy jeszcze w jakichś innych aspektach, czy powiedzielibyście, że to jest taka praca, która, która właśnie jakby wymaga dużej odpowiedzialności i za co tą odpowiedzialność doradca klienta ponosi? Nasza praca wiąże się z odpowiedzialnością, natomiast uważam, że pojęcie duża odpowiedzialność dla każdego z nas może oznaczać zupełnie coś innego. Być może z boku praca w banku może wydawać się mocno stresująca, gdyż obracamy sporą ilością gotówki i dodatkowo dbamy o swoje targety i to może wydawać się takim sporym dla nas wyzwaniem. Na szczęście nie do końca tak jest. Santander zapewnia nam wiele szkoleń, dzięki czemu też jesteśmy przygotowani do tego typu czynności. I one są dla nas prostsze i nie wywołują takiego poczucia poczu bardzo dużej odpowiedzialności, wielkiego stresu. Jednak zawsze najważniejszy, na, na, po prostu dla nas najważniejszy jest człowiek i dlatego też e, czuję odpowiedzialność za niesienie takiej pomocy klientowi, spełnieniu ich marzeń i zarządzaniu e, no, klienta gotówką tak naprawdę. To ja chciałbym dodać mm, od tej strony może mm, prawnej, jeżeli chodzi o odpowiedzialność. Oczywiście mamy odpowiedzialność karną. E, o, jakby nie patrzeć, no to cokolwiek my zrobimy, musi być zgodne z prawem. Klient musi zostać jasno i rzetelnie poinformowany o wszystkich czynnościach, które będziemy wykonywać i muszą być one zgodne z tym, po co klient tak naprawdę do nas przyszedł. Natomiast jeżeli chodzi o obsługę gotówki, jest odpowiedzialność w utrzymaniu zgodnego stanu gotówki. Z każdej najmniejszej różnicy musimy się tłumaczyć. Często jak. Tutaj taka mała może anegdotka, jak przychodzimy do sklepu jakiegoś spożywczego i pani mówi, ja to będę dużna grosika, albo grosika nie trzeba, to u nas to nie przechodzi, nawet z najmniejszego grosika rozliczać się musimy. Jeżeli doradcy, tak jak ja mam obsługę kasy dodatkowo, no to, no to każdy najmniejszy grosik musi być w różnicy wykazany, jeżeli tak jest. Oprócz tego oczywiście robimy przelewy, na nas spoczywa odpowiedzialność, żeby ten numer rachunku dobrze wpisać, żeby tytuł był poprawny, no bo ponieważ, no, który, który wyjdzie, no to już cofnąć go nie możemy. Od nas zależy, czy poprawnie wprowadzimy kwotę, którą klient chciałby, jeżeli chodzi o kredyt, czy dobrze założymy inwestycje, czy nie wiem, jakikolwiek inny produkt otworzymy klientowi, będzie zgodny z tym, o co przyszedł do oddziału. Słuchajcie, a czy doradca klienta właśnie w takich sytuacjach, o których teraz, Aleksander mówisz, czy ponosi odpowiedzialność finansową, czy wy jako pracownicy ponosicie, czy w jaki sposób firm, pracodawca, bank, firma tutaj chroni pracowników, jak to wygląda? Oczywiście, że pracodawca chroni swoich pracowników, natomiast przy ewidentnych, nie wiem, można powiedzieć, przewinieniach z winy pracownika, to już różnie bywa. Może się to skończyć oczywiście naganą, może się to skończyć zwolnieniem dyscyplinarnym. U nas na szczęście... E, nie było takich przypadków. Miało, i mam nadzieję, że miejsca mieć nie będzie. Natomiast jest odpowiedzialność materialna e, w gotówce. No i tutaj e, tego ominąć się nie da. Czyli załóżmy, że ja bym się pomylił, wydając klientowi gotówkę, wydałbym mu, uh -huh, uh -huh. nie wiem, 1000 złotych e, za dużo. Uh -huh niż fizycznie miałem mu wydać, to ja ten tysiąc złotych muszę ze swojej kieszeni e, oddać. Oczywiście jest wiele narzędzi, które uniemożliwiają e, takie pomyłki, mm, natomiast no, mogą się one zdarzać e, i na to, na to trzeba mieć też odpowiedź mm -hmm. wyczulony. Czyli taka y, y, uważność i dokładność i skrupulatność, to tutaj, pomimo tego, że, że bank jakby chroni, szkoli i, i wiadomo, y, nie pozwala na takie pomyłki, to jednak są ważne cechy w Waszym zawodzie. Mhm, mhm. A gdybyście mieli powiedzieć o tym, jakie są największe zalety, jakie największe wady Waszej pracy? Asia. No to może zacznijmy od zachęt. Najbardziej cenię sobie to, że mogę pracować w zgranym zespole, który jest dla mnie jak rodzina, bo większość czasu tak naprawdę spędzamy w tej pracy niż w domu. Zawsze sobie pomagamy w każdym aspekcie i wspólnie sobie nawzajem kibicujemy. Klienci to widzą, dlatego chętnie naprawdę do nas wracają, odwiedzają nas i traktują nas jako bank takiego pierwszego wyboru. Kolejnym ważnym aspektem jest to, że ciągle się rozwijamy i mamy możliwość uczestnictwa w różnego rodzaju konkursach, które też zdarza nam się wygrać. A jeżeli chodzi o wady, no są też, wiadomo, no jest taka presja w realizacji naszych po prostu celów, targetów, mamy też tajemniczych klientów, wiadomo, no nie jest to też... O, to jest ciekawe, opowiedz o tym więcej, o tych tajemniczych klientach, co to znaczy? No y, Są to tacy klienci, którzy sprawdzają naszą wiedzę, nasze umiejętności, y, którzy weryfikują po prostu naszą wiedzę. My nie wiemy, że to jest tajemniczy klient, mm -hmm. natomiast no, później y, mamy informacje, jakie są wyniki po prostu z takiej rozmowy, prawda? Więc y, można powiedzieć, że no, jest to w jakiś sposób tam stresujące, natomiast no, jeżeli znamy odpowiedni produkt, no to jest okej. Okay. Czyli to jest tak, że bank, wysyła pracodawca wysyła takich klientów, którzy, e, którzy sprawdzają, tak jaka jest jakość obsługi i tam później no. dają wam jakieś informacje to zwrotne. Jest, mhm. Tak, czy, wszystkie, czy my po prostu klienta podczas danej rozmowy o wszystkim mhm. po prostu informujemy. To jest na takiej zasadzie. W skrócie no to... powiedzieć, czy doradca klienta stosuje wszystkie zasady wymagane przez pracodawcę, w tym wypadku właśnie przez Santander, czy są zgodne z tym, co bank wymaga i co prawnie też powinniśmy przekazać klientowi. Tak, to są firmy zewnętrzne, my nie wiemy, kiedy to nastąpi, mhm. dlatego każdego klienta musimy obsługiwać zgodnie z najwyższym standardem, przekazując mu wszystkie rzetelne informacje, tak by, by o wszystkim oczywiście wiedział. Natomiast uważam, że najważniejsze jest to, aby po prostu swoją pracę wykonywać ze swoją, z taką pasją, jeżeli lubimy to, co robimy, to to jest połowa sukcesu. A propos jeszcze tego, co mm -hmm. pytałaś, mogę powiedzieć, że wadą taką, największą w naszej pracy jest jednak to, że kurczę, jednak nie zawsze ten klient jest w oddziale. A my lubimy mm -hmm. klienta w oddziale, bo lubimy bezpośrednią obsługę, jaką go już mamy, rozmowę i, i, i tę, tą całą otoczkę związaną z bezpośrednią obsługą, no to nie zawsze klient jest. Mm -hmm, mm -hmm. A jakbyś miał powiedzieć właśnie, Aleksander, to z kolei o tym, co najbardziej lubisz i jakie są największe zalety. No to przede wszystkim praca z ludźmi, to najbardziej mhm. lubię, zarówno z klientami, jak e, moimi koleżankami z pracy, mam cztery e, koleżanki, łącznie. Tak, z... Aleksander jest takim rodzynkiem u nas zespół, jestem sam, natomiast e, tworzymy fajny zespół i myślę, że atmosfera w pracy, która u nas jest bardzo dużo e, nam daje, bardzo dużo e, pozytywnej energii, e, natomiast też ta bezpośrednia obsługa klienta to jest to, co mi się najbardziej podoba i to, że każdy dzień jest inny. Tutaj nie ma takiej powtarzalności. E, pomimo, że z, na pierwszy rzut oka wydaje się, że robimy codziennie to samo, to jednak każdy dzień jest inny, inne wyzwania, inne rzeczy, e, nowości. E, tak jak wspominałem wcześniej, co chwilę się coś zmienia w systemach, w produktach, w, w obsłudze. My się musimy tego uczyć na bieżąco, robić szkolenia. E, także mm, ta cała Te wszystkie rzeczy, które składają się na tą obsługę klienta i na moją pracę, to myślę, że to jest to, co w tym momencie najbardziej mnie cieszy. Mm -hmm. Asia, powiedziałaś, powiedziałaś o tym, że właśnie prawda, banki tutaj narzucają pracownikom pewne plany do realizacji, pewne plany sprzedażowe, tak jakby są pewne cele do osiągnięcia. Domyślam się, wiem, że też od realizacji celów, jak właściwie w każdej pracy, od efektów pracy, tak od realizacji celów, zależą, zależą zarobki. Myślę, że tutaj nasi młodzi widzowie i słuchacze będą, będą chcieli wiedzieć, i gdybyście mogli troszkę o tym, troszkę uchylić rąbka tajemnicy, jak to wygląda, wygląda w bankowości, jak na jakim poziomie są te zarobki, od czego w ogóle zależą zarobki w Waszym zawodzie. To tak, jeżeli chodzi o zarobki w Santander, to są one zależne od zajmowanego stanowiska, tak jak w większości banków. Wynagrodzenie składa się z podstawy oraz dodatkowych profitów za sprzedaż. Przy realizacji celów zdecydowanie przekraczają najniższą krajową, co jest na pewno motywujące do pracy i uważam, że są one naprawdę sprawiedliwe i adekwatne do pracy, którą wkładamy na co dzień i na pewno pozwalają na taką realizację swoich własnych marzeń. Słuchajcie, jak, właśnie jakbyście mogli podpowiedzieć y, y, y, na przykład, y, bo, bo y, jest tak jak wszyscy dostajemy pewną, większość z nas w każdym razie dostaje pewną pensję miesięczną, tak, podstawę u was jeszcze w, w waszej specyfice pracy jest to, że właśnie w zależności od tego, jak skutecznie pracujecie, tak, tyle jeszcze możecie sobie do tej pensji e, powiedziałaś do, dodać. E, czy, czy to jest tak, że em, to są takie kwoty, nie wiem, na przykład z, z dwukrotnie większe, czy to są jakieś takie e, pieniądze, na które można liczyć zawsze co miesiąc, czy, czy to są jakieś e, tylko szczególne przypadki? Na pewno te pieniądze nie są takie same co miesiąc, bo one są uzależnione od tego, ile my sobie w danym miesiącu wypracowaliśmy. Dodatkowo też dochodzą różnego rodzaju konkursy, które też przekładają się na wartość pieniężną. Więc no to wszystko daje nam sumę naszego wynagrodzenia. Ta podstawa plus praca za tą realizację tych celów, plus te konkursy. Mhm. W sumie to, co ja mógłbym dodać, no to... Jak najbardziej zgadzam się też z Asią, natomiast też na, na ten system premiowy, bo o tym tutaj mówimy, składa się wiele elementów, Między m.in. właśnie obsługa klienta, czyli ta jakość, to w jaki sposób rozwiązujemy problemy klientów, ile nowych produktów klientom otworzymy i na ile wykonujemy cele, które nam, że tak powiem, mamy przedstawione przez przełożonego. Na ile ta realizacja się sprawdza, no to tak jak ja się to oczywiście co miesiąc jest inna kwota, ale w naszym mhm. przypadku zadowalająca, ponieważ nasz oddział ma bardzo dobre wyniki i oby tak dalej. Jasne, jasne. Czyli tutaj e, taką ważną informacją będzie to, że w, w tym zawodzie, w tej pracy, e, no, liczą się, liczy się jakość e, wykonywania obowiązków, to jasne, ale też liczy się skuteczność, liczy się ta realizacja celów, które, e, które są stawiane. Mhm. E, słuchajcie, czy. Czy y, jeśli chodzi o, no bo też powiedziałaś, że prawda, że to rzecz jasna zależą zarobki też od stanowiska, które się zajmuje i y, jakbyście troszkę więcej o tym powiedzieli, jakie są w ogóle możliwości awansu, rozwoju zawodowego w, w waszym zawodzie? W naszym banku ogólnie jest szerokie spektrum rozwoju. Sieć detaliczna jest naprawdę bardzo mocno rozwinięta. Praca czeka w różnych miastach i departamentach, biorąc udział w licznych szkoleniach i projektach można wybrać sobie kierunek, który nas samych zainteresuje, w którym się dobrze będziemy czuć, w którym się odnajdziemy, a następnie w tym kierunku właśnie możemy rozwijać swoje kompetencje, swoje umiejętności. Bank zawsze stawia w pierwszej kolejności na potencjał wynikający z rekrutacji wewnętrznej. Okej, okay, bo, bo poczekaj, powiedziałaś, sieć detaliczna. To jest y, y, to, żeby nasi tutaj słuchacze dobrze zrozumieli. Tutaj chodzi o, y, rozumiem, tak jakby tę część banku, która polega na sprzedawaniu produktów do, do tak finansowych dla klientów. Tak, indywidualnych takich produktów. Indywidualnych klientów, okej, okay, okej, okay, no tak. I mhm, y, y, y, y, Czyli tak jakby w ramach wszystkich pracowników, którzy właśnie tym się zajmują, rozumiem, że jakby te możliwości rozwoju, powiedziałaś, że są naprawdę bardzo, bardzo szerokie. I na przykład nie wiem, czy, czy możesz powiedzieć, jakie, na jakie inne stanowiska można przejść, albo jak, jak ten rozwój w praktyce może wyglądać, jak się na przykład właśnie odbędzie różne szkolenia i... No na przykład z doradcy klienta możemy przyjść na starszego doradcę klienta, ja mhm. jestem starszym doradcą klienta, można przyjść na doradcę premium, można przyjść na doradcę firmowego. Także no, na, naprawdę jest sporo tych stanowisk. Mhm. I też powiedziałaś właśnie o tym, y, to też myślę jest ważne i ciekawe, że y, ta, ta y, rekrutacja wewnętrzna, y, która y, polega na tym, prawda, że, że, że pracodawca wyszukuje najpierw ze swoich pracowników, żeby dba, dba o swoje zasoby, o swoich pracowników, zanim e, wstawi ogłoszenia e, na, na zewnątrz. E, czyli też e, rozumiem, że to jest tak, że jeśli... Nasz tak pracodawca ktoś... po prostu wychwytuje mm -hmm. no, osoby, które mają po prostu jakiś potencjał w sobie, prawda? Jasne, jasne. Sobie mm -hmm. dobrze radzi na przykład ze sprzedażą. Uh -huh. Uh -huh. A czy jest możliwość w ogóle przejścia, na przykład między działami, nie wiem, ze sprzedaży do, nie wiem czego, <śmiech> co jeszcze można, na... co jeszcze można, tutaj takiego podać zupełnie e, odmiennego? Tak zwany back office, czyli ta cała przykład... obsługa w banku, czyli ci pracownicy w banku. Którzy nie są na tej pierwszej linii frontu, tak jak my, czyli nie obsługują bezpośrednio klienta, mm -hmm. ale mają styczność z klientem. Między innymi to jest multikanałowe centrum, centrum komunikacji, czyli tak zwana infolinia. To jest cały ten. osoby, które zajmują się projektami różnymi, nowymi. Wdrażanie, wdrażanie nowinek, jeżeli chodzi o bankowość internetową, bankowość mobilną, to jest, są całe zespoły ludzi, które się tym zajmują. My często na maila dostajemy informację, że jest poszukiwana i taka i taka osoba do takiego i takiego działu w back backoffice i można aplikować na to stanowisko. Zawsze dla pracodawcy będzie lepiej zatrudnić swojego pracownika, który już zna od podszewki firmę, wie że tak powiem, z czym to się je, jak to wygląda, niż nowego, którego trzeba szkolić i, i wdrażać. Myślę, że to wszystko w sumie. Mm -hmm. A jeśli chodzi o to, co powiedzieliście, powiedziałaś właściwie teraz, Aleksander, że tych możliwości jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i one też związane są z no, rozwojem technologicznym, z rozwojem firmy, rozwojem banku, czy w ogóle jakbyście mieli tak troszkę powróżyć? Powiedzielibyście, że wasz zawód, czy w ogóle wasza branża to jest branża przyszłości? Ciężko jednoznacznie odpowiedzieć, ponieważ no, świat zmierza w tak szybkim tempie, w tak szybkim tempie się rozwija, że, że tutaj ciężko powiedzieć. Myślę, że po części tak, przede wszystkim dlatego, że jesteśmy tak jakby ambasadorami nowości technologicznych, obsługi klienta, którego jednak co jakiś czas trzeba edukować. Bankowość zmierza w tą stronę, że digitalizacja, czyli obsługa klienta przez zdalne kanały dostępu będzie się nasilała i będzie tego coraz więcej. Coraz więcej ludzi będzie to umiało robić, ale będzie też potrzebowało tych przewodników, czyli nas, którzy będą mogli klientowi w tym wszystkim pomagać, bo jednak no, nie wszystko klient będzie mógł zrobić zdalnie. Myślę, że po części można spokojnie nazwać tą pracę którą my wykonujemy pracą w przyszłości. Asia, co byś dodała? No, ja, ja uważam, że oczywiście, że jest to branża przyszłości. Nasz Santander jest bardzo takim bankiem nowoczesnym, oferuje klientom innowacyjne rozwiązania i doskonale dostosowuje się do takich ciągłych zmian, dlatego mocno w to wierzę, że bankowość będzie znaczącym graczem na rynku finansowym. Słuchajcie, Będziemy pomału kończyć nasze spotkanie, ale jeszcze poproszę Was o e, jakieś takie parę, parę słów, e, podsumowania, jakieś przesłania może do naszych e, młodych widzów. E, coś, e, co jeszcze moglibyście, chcielibyście dodać e, o, o swojej pracy, o swojej roli zawodowej. Nie wiem kto chce zacząć. Możecie może to zacząć. To <laughs> Ok, powiedz mi proszę, o co dokładnie pytasz. Czy jest, czy jest jeszcze coś, o czym nie powiedzieliście dzisiaj, a, a chcielibyście coś dodać jeszcze? Ja myślę, że wszystko zostało powiedziane. Przede wszystkim ta praca nas cieszy na co dzień i to jest dla nas najważniejsze, bo są na pewno pracownicy i pracodawcy, którzy nie za, za sobą nie przepadają, a są ze sobą, bo muszą być ze sobą. My jesteśmy tutaj, bo chcemy, i Santander nas tu trzyma, bo chce nas tu trzymać, w różny sposób nam to pokazuje każdego dnia, jak również my staramy się dla swojego pracodawcy, dla Banku Santander, być najlepszymi doradcami i przede wszystkim każdego dnia jak wstajemy, to idziemy z uśmiechem na twarzy do pracy i chcemy dalej to robić, to jest najważniejsze. Nie ma tego znużenia, nie ma tej takiej pracowniczej Monotony. depresji, monotonii, tylko my każdego dnia uśmiechnięci, wstajemy i idziemy do pracy. Przed każdą pracą już tutaj u nas w oddziale mamy takie półgodzinne zebranie i, i, że tak można kolokwialnie powiedzieć, nakręcamy się na tym spotkaniu, analizując to, co było, to, co będzie, to, co ma się wydarzyć, do obsługi klienta bieżącego i z uśmiechem później otwieramy oddział i zaczynamy. Mm -hmm. Asia, co byś Dokładnie, to ja, ja uważam tak samo jak kolega yy, i przede wszystkim uważam, że zupełnie inaczej się pracuje, jeżeli ma się bardzo dobre nastawienie do swojej pracy, jeżeli chodzimy do tej pracy, bo lubimy, a nie chodzimy z przymusu, to zupełnie jest yy, no, inny system pracy. Zresztą rynek Czyli... jest tak szeroki, że teraz naprawdę można wybrać różną ofertę yy, na rynku pod siebie, jeżeli ktoś nie jest usatysfakcjonowany ze swojej pracy. Dzięki ogromne za wszystko, co dzisiaj powiedzieliście, bo naprawdę bardzo dużo takiego insightu z, z waszej pracy i myślę, że to dla naszych młodych widzów, słuchaczy jest bardzo, bardzo ważne i bardzo cenne, żeby wiedzieć, jak naprawdę wygląda praca w różnych branżach, na różnych stanowiskach. Dziękuję serdecznie i wam, Asu, Aleksandrze, dziękuję bardzo dziękuję. partnerowi tego spotkania, którym jest Santander Bank Polska, a naszych, naszych widzów i naszych słuchaczy zapraszam bardzo, bardzo serdecznie na kolejne spotkania z cyklu Zawodowy Stream.